Skąd wciąż są pełne, brak w naszych serca dobra. Pomyśl, jak się czuję, wie, że kiedy je odrzucisz, Tak wiernym przyjacielem to człowiek być już nie potrafi. Przemyśl swoje czyny, nie pozwól nigdy krzywdzić wierzą. Czy szansa pozostała i wiara w ludzi ktoś pomoże? Daj się bije. W największym się czule Praw, to poczujesz Więc pracuj, jest naprawdę W się